Możemy zamknąć oczy i polecieć i gdzieś a Wspólnie za stery kierunek, lepsze dni i pijanie od tych win Zakręceni jak te jointy, mam ochotę spełniać zny, Ty horyzonty, olej z on mi z i pet my dream, Ludzie wciskają mi to ja wstaję, robię BTM Porywam BPM, po skrętną mnie wdech, zamieniam w Even. Mamy tu codziennie słodkie chwile Wreszcie emocji, sensji, mila, czasu mila Kiedy wszystko wokół, przesiąknięte złym klimatem My w kokonie szczęścia Permanentne upojenie, no bo życie to jest chwila A my mamy całą wieczność Piękne widoki, jedzonko tak dobre A może inaczej, a może to nie ma znaczenia Życie procesem uczenia Miłość Dąży do wszystkich uleczenia No a prospekt Ci pomaga Panie i panowie pełna powaga A co będzie wczoraj, jutro, dziś? Tyle samo żyć, choć jedynie nie miał z tego nic Ja to zawsze łapię, za to nic jak iść do, do przodu niepotrzebny jest nawet powód Siedem heaven, siedem dni w tygodniu, lata mnie niebe mi na tym samym ogniu patrzę z góry Ja ten chyba już steruję bez klawiatury Resztę sobie wziąłem od natury Jebać fakty zabieramy same te dobre kompakty I wpierdalamy zawsze wtedy wszystko Trzyma się tu z nami bezpotrzebny Tacy sami wszędzie chmury między nami Składa się to wszystko jak origami 2000. tysiące Wydaje mi się, żeby w nad ziemią i możemy nie martwić się o powrót. się długopisy i drobinki kurzu. Rozglądasz się i myślisz, czy to już.